i z gościem naszego spotkania, panem redaktorem Łukaszem Warzewo. Dziękuję bardzo. Chciałbym nadmienić, bo nie zapowiedziałem, że to jest cykl spotkań Czwartków z Konfederacją, w związku z czym są to cykliczne spotkania i już zapraszam dzisiaj na kolejne spotkanie, które odbędzie się za miesiąc. O szczegółach poinformujemy. Szanowni Państwo, w kwestiach organizacyjnych, po wypowiedziach naszej gości, będzie sekcja pytań i odpowiedzi. W związku z czym nie będziemy przerywać dla mówców, poczekamy na zakończenie wypowiedzi i wtedy będziemy mogli zadawać pytania. Ode mnie to wszystko. Szanowni Państwo, witam serdecznie, tym bardziej, że z przyczyn różnych nie odbył się czwartek styczniowy, więc bardzo serdecznie witam tych, którymi się widzimy po raz pierwszy w nowym roku, ważnym roku, ważnym ze na to, co dzieje się w naszym kraju, w naszej ojczyźnie, co dzieje się też międzynarodowego, a dużo by o tym mówić, My jako Konfederacja staramy się o tym mówić dużo, nie tylko o tym, co dzieje się na Wschodzie, ale o tym, co dzieje się na Zachodzie i co ma bardzo duży wpływ na nasze życie codzienne. Myślę, że o tym też warto będzie dzisiaj przynajmniej dotknąć tych tematów, ponieważ ilość chociażby regulacji, które idą dzisiaj przez Europarlament, przechodzą przez najróżniejsze instytucje i są Wdrażane w Polsce w zastraszającym tempie i dotykają już każdego, tak naprawdę z nas, i będą dotykały w ciągu następnych lat, to jest coś, co odczujemy bezpośrednio na własnej skórze. Dzisiaj zagajenie będzie zapewne oddam za chwilę głos naszemu gościowi, panu redaktorowi. Dziękuję raz jeszcze, że przyjął to zaproszenie na to nasze spotkanie, które jest jak co miesiąc spotkaniem dyskusyjnym, spotkaniem swobodnym w takiej właśnie konwencji, że przez 11 miesięcy w roku czasami z przerwą wakacyjną spotykamy się z politykami, historykami, publicystami i dyskutujemy na tematy cięższe. W grudniu zwyczajowo spotykamy się na naszej Wigilii, też dziękuję bardzo serdecznie wszystkim, którzy byli na Jurowieckiej, w grudniu z nami, no taki myślę, miły akcent, gdzie mamy spotkanie wigilijne i jednocześnie prelekcje, ale już w grudzie jest zdefiniowany jako moment, w którym spotykamy się z, z ludźmi kultury, z artystami i trochę, że tak powiem, poruszamy tematykę, tematykę, chciałem powiedzieć lżejszą, ale przecież kultura to też jeden z fundamentalnych zagadnień, zagadnień w społeczeństwie. W każdym razie, nie przedłużając, wszystkim obecnym dziękuję za przybycie. Zachęcam też do tego, żeby osoby, które nie są na naszej liście jeszcze SMS-owej, a taką cały czas budujemy, jest już mnóstwo kontaktów z całego województwa. Często Państwo też przychodzą dlatego, bo dostali SMS-a. Nie zawsze ta bramka SMS owa działa idealnie, zdajemy sobie z tego sprawę, że nie zawsze jest 100% trafień, to znaczy płacimy za każdego SMS-a, ale nie każdy dociera do Państwa, więc jakby jeśli ktoś się wpisał i dostaje te SMS-y, a raz czy drugi zdarzyło się, że nie dostał, to proszę się nie martwić, nic Państwa z tej bramki nie wypisał, po prostu tak ten system działa, że czasami do kogoś powiadomienie nie przyjdzie, tak? Zazwyczaj jest to na poziomie 80-90%, że sms-y przychodzą co miesiąc, natomiast gdyby uporczywie ktoś się zapisał i do niego SMSy nie przychodziły z naszymi wiadomościami, to też proszę, proszę dać znać, z tyłu mój asystent Patryk jest, ma listę, kto jeszcze nie wpisywał się, chce dostawać powiadomienia o naszych spotkaniach, bardzo proszę uzupełnić I wtedy, że tak powiem, Kontakt bieżący jest y, lepszy. A już nie przedłużając oddaję głos naszemu prelegentowi, redaktor Bardzo dziękuję Pani Pośle za to wprowadzenie, bardzo dziękuję za zaproszenie do Białego Stopu. Jestem w Państwa mieście, jeżeli dobrze pamiętam drugi raz, już sobie ostrzezę między innymi na zrobienie zdjęć Pałacu Branickich, bo jestem wielkim miłośnikiem takich zabytków, więc bardzo się cieszę, że tutaj nie mam okazję przyjechać, nie że mam okazję spotkać się z Państwem i to w przeddzień rocznicy wybuchu wojny na Ukrainie. Pomyślałem, że to jest chyba najbardziej aktualny temat i najlepszy na to wprowadzenie, ale oczywiście w sesji pytań i odpowiedzi zachęcam do tego, żebyśmy poruszali wszystkie tematy, nie tylko ten temat rosyjsko-ukraiński. No ale ponieważ rok od wybuchu wojny, a właściwie nawet nie tylko od wybuchu wojny, bo też trzeba wziąć pod uwagę, że ona tak naprawdę trwała przecież od 2014 roku, tylko od rozpoczęcia tej nowej, gorącej fazy konfliktu, więc warto by było podsumować trochę co się wydarzyło. Ja może zacznę od tego, co być może nie jest najważniejsze z strategicznego punktu widzenia, ale uważam, że jest bardzo ważne dla naszego życia tutaj w Polsce. Mianowicie obserwujemy i to jest niestety kontynuacja trendu, który bardzo mocno e, odcisnął się już przy okazji pandemii obserwujemy niestety bardzo poważny nacisk na ograniczanie wolności słowa w związku z sytuacją, która jest określana jako sytuacja wojenna, ale ja zawsze przypominam, że od ograniczeń wolności słowa mamy stany nadzwyczajne, a konkretnie dwa, kiedy można to robić na poziomie ogólnokrajowym, czyli stan wyjątkowy i stan wojenny żaden z tych stanów nie został wprowadzony, a w związku z tym działa artykuł 54 Konstytucji Rzeczypospolitej, który zabrania zupełnie wprost cenzury prewencyjnej. No ale konstytucja sobie, a praktyka sobie i na poziomie konkretów mamy konkretne działania, to znaczy mamy takie rzeczy jak tak zwany alert dezinformacyjny pana ministra Żaryna, który odpowiada w kancelarii premiera za politykę, za, za cyberbezpieczeństwo czy za bezpieczeństwo strefy informacyjnej, sfery informacyjnej, tak to się nazywa i tutaj Pan Żaryn częściowo swoją rolę spełnia, bo rzeczywiście zdarza mu się wskazywać na ewidentną rosyjską dezinformację. Ona rzecz jasna w mediach społecznościowych jest, są ewidentne fałszywki, które trzeba się nauczyć wyławiać, trzeba się nauczyć weryfikować informacje, tutaj na zgodach. No ale mamy też sytuację, w której um, jako narracja sprzyjająca agresorowi przedstawiane są tezy, które poza Polską, do, również u naszego największego i najważniejszego sojusznika, czyli w Stanach Zjednoczonych, są traktowane jako zupełnie normalny element dyskusji. A u nas y, są traktowane jako onucyzm. Taki nowy termin, który bardzo mi się spodobał, więc będę go używać. Po drugie mamy wykorzystywanie przepisu, który nigdy do tej pory nie był wykorzystywany, choć od 19 lat jest w Polskim ładzie Prawnym, czyli artykuł 180 prawa telekomunikacyjnego, który pozwala uprawnionym podmiotom, tak to dokładnie takie określenie jest użyte w tej, w tej ustawie, uprawnione podmioty, pozwala uprawnionym podmiotom zarządzać bezpośrednio od operatorów telekomunikacyjnych odcięcia danego serwisu, danej strony od y, użytkowników, od odbiorców. No i to zastosowano już do kilku, do kilku podmiotów, do kilku stron. Najnowsza sytuacja to jest najwyższy czas, strona najwyższego czasu. Oczywiście można to ominąć, bo to jest robione w sposób dosyć prymitywny na poziomie polskich dostawców internetu. Jeżeli Państwo są jakoś tam w miarę obyci z internetem i z tym jak się poruszać świeci świecie internetowo-komputerowym, to za pomocą tak naprawdę kilku kliknięć można to ominąć, ale duża część użytkowników nie wie o tym, nie wie jak to zrobić i na nich ta blokada jest obliczona. Mamy wreszcie wykorzystywanie artykułu kodeksu karnego, który mówi o karach za pochwalanie tzw. wojny napastniczej, też bardzo moim zdaniem wątpliwa sprawa z punktu widzenia wolności słowa. Szczególnie, że mm, no, pytanie co to jest pochwalanie. Jeżeli ktoś powie zupełnie wprost, że pochwala, że się cieszy z tego, że Rosja napadła Ukrainę, no to jasne, ale jeżeli ta wypowiedź jest bardziej zniuansowana, to już wchodzimy w taką bardzo niekonkretną, miękką sferę. No i wreszcie mamy to, co już nie jest oparte na przepisach, ale jest y, niestety rzeczą powszechną, to znaczy takie no, szantażowanie i przyklejanie łatki y, ruskich obróc każdemu, kto nie idzie zgodnie z najbardziej jastrzębią, najbardziej radykalną narracją. I tu przechodzę do tego, co ja myślę na temat y, sytuacji na Ukrainie, bo myślę, że ten przypadek, mój przypadek jest dosyć interesujący, więc przedstawię go tutaj Państwu. To znaczy, y, jeżeli ktoś uważnie słucha tego, co ja mówię i czyta to, co piszę, to wie, że ja jestem zwolennikiem tezy, że wolna Ukraina w jak najlepszym stanie wychodząca z tej wojny jest w polskim interesie, ponieważ jest nam potrzebny bufor oddzielający nas od Rosji. Co do Rosji jej generalnych zamiarów nie mam żadnych złudzeń. Uważam, że Rosja jest po prostu państwem niebezpiecznym. Mało tego, uważam, że nawet gdyby odszedł Władimir Putin, to szybko się to nie zmieni, bo to jest pewnego rodzaju rozpęd, inercja tego państwa, no jest tak zbudowane i tutaj odejście Władimira Putina może nawet jeszcze pogorszyć sytuację, a nie ją polepszyć, to w zależności od tego, kto by jego miejsce zajmował. Yy, nie mam również wątpliwości co do tego, kto tu kogo napadł i kto na kogo nastaje. No to jest dla mnie zupełnie oczywiste. Natomiast Wszystkie te rzeczy nie oznaczają, wszystkie te poglądy nie oznaczają, że zgadzam się z polityką obecnego rządu. To są dwie różne rzeczy, ale już wystarczy się z nią nie zgadzać, a nawet tylko ją tam punktowo kontestować czy wskazywać jakieś jej niedoskonałości, żeby zostać tą ruską onucą. No, dla przykładu, jeżeli próbujemy pytać na ile zostały obniżone zdolności obronne Polskiej Armii poprzez przekazywanie sprzętu Ukrainie, sprzętu, który przecież nie jest natychmiast zastępowany, no to jesteśmy ruską onucą. Jeżeli protestujemy przeciwko ograniczaniu wolności słowa, o czym wcześniej mówiłem, to jesteśmy ruską onucą. Jeżeli wskazujemy, że Ukraińcy traktują nas, no powiedziałbym bardzo pragmatycznie. To znaczy, jak dajemy, to biorą. Mówię tu o państwie ukraińskim oczywiście. Jak dajemy, to biorą, ale nie czują się specjalnie w obowiązku, żeby jakoś szczególnie nam się za to odwdzięczać, bo po prostu pomiędzy państwami nie ma czegoś takiego. Jak czytam dzisiaj, że pan prezydent powiedział, dopiero co to przeczytałem przed rozpoczęciem naszego spotkania, pan prezydent powiedział dzisiaj przy okazji ogłoszenia tej informacji o powrocie Kontyngentu polskich policjantów, którzy jak Państwo już pewnie to też czytali przez 5 miesięcy tajna misja polskich policjantów rozminowywała Ukrainę, nie wiem na jakich dokładnych terenach tego nam oczywiście nie powiedziano i Pan Prezydent mówi bardzo piękny gest Ukraińcy będą o tym pamiętać, no ja się bardzo cieszę, że będą pamiętać tylko pytam, a co my z tego będziemy mieli? Bo jeżeli ktoś mi mówi, że a już takie wymiany na Twitterze miało, jeżeli ktoś mi mówi, że yy, Panie redaktorze, jak Pan może, przecież to jest bezpieczeństwo ludzi, to jest bezcenne. Owszem, na poziomie pojedynczego człowieka można tak rozmawiać, ale nie na poziomie państwa. Państwo ma obowiązek, jeżeli wykonuje tego typu działania, myśleć o tym, co dostanie w zamian. To jest obowiązek polityków, którzy są odpowiedzialni za miliony ludzi. Oni nie działają we własnym imieniu. To tak nie jest Pan Andrzej Duda który sam pojechał rozwinowywać Ukrainę jako prywatna osoba. To jest prezydent Rzeczypospolitej i on ma obowiązek myśleć o Rzeczypospolitej. Cała ta sytuacja zresztą jest dosyć niepokojąca. Ja powiem Państwu, że zwątpiłem w te własne przekonania, kiedy usłyszałem tę informację, bo do tej pory, kiedy spotykałem się z takimi wpisami, informacjami, chociaż informacje może należałoby tu wziąć w cudzysku, że polskie siły działają na Ukrainie, to byłem absolutnie przekonany, że to jest rosyjska dezinformacja. To było dla mnie oczywiste. Nie, nigdy tego nie rekrutowałem, nie zajmowałem się tym, bo wiem, że Rosjanie działają w infosferze i wiem, że podrzucają takie fałszywe. Ale kiedy nagle usłyszałem, że od pięciu miesięcy grupa policjantów działała, co z tego, że ochotników, no ale to byli policjanci w służbie. Nie ma tu znaczenia, czy ochotnicy, czy nie. Na misje zagraniczne też wyjeżdżają ochotnicy, którzy przez to nie są w mniejszym stopniu żołnierzami. Mówię tu misja wojskowa. Kiedy usłyszałem, że od pięciu miesięcy taka grupa działała na Ukrainie i rząd nawet się słowem nie raczył zająknąć i poinformować obywateli o tym fakcie, no to jednak zwątpiłem. Ja już prawdę mówiąc nie wiem, co jest prawdą, a co nie jest. Tutaj wyjaśniam, że mój sceptycyzm wobec tej akcji wynika no, z tego, że jak mówię, była to grupa funkcjonariuszy Polskiej Służby Mundurowej, nie wojskowych co prawda, ale policja pod tym względem niewiele się różni. Teraz proszę sobie wyobrazić, co by się mogło wydarzyć, gdyby na przykład y, duża część tej grupy padła ofiarą Rosja Nie wiem czego. Rakiety, ostrzału, Jak mówię, nie mam pojęcia, gdzie oni działają. No ale to jest dla Polski wtedy ogromny problem. Podobnie jak, już nawet nie chcę o tym myśleć, gdyby na przykład ktoś z tych policjantów dostał się do niewoli rosyjskiej. Proszę sobie to wyobrazić. Znaczy, ta operacja, którą się dzisiaj chwali rząd, jest świadectwem skrajnego braku odpowiedzialności. Skrajnego. To jest rzeczywiście no, wejście... Jak to tak odbieram Jedną nogą w gorący konflikt. Więc yy, tego typu rzeczy, tego typu skutki yy, to, jest, to jest jeden rozdział. Drugi rozdział to jest to, co my możemy na tym zyskać. Tutaj jest spór pomiędzy dwoma yy, głównymi dnurtami, frakcjami. Jedną reprezentuje między innymi, bo nie tylko, mój redakcyjny kolega Rafał Ziemkiewicz, który napisał Książkę Wielka Polska i w tej książce opisuje, jak Polska mogłaby w tym słowie pożywić się na tej sytuacji w przyszłości. Tylko Rafał tam dokonał takiego dosyć sprytnego gestu yy, yy, zabiegu, który polega na tym, że pominął całą tę fazę wojny. Znaczy, tak jakby ta no, wojna się skończy i potem to już będzie wspaniale. <grym> Ale jak się skończy? Jak osiągnąć to, żeby Rosja została pokonana? To jest warunek, który w tej książce się pojawia. Więc oczywiście, jeżeli założymy całą sekwencję rozwo dobrego rozwoju sytuacji i całą sekwencję pozytywnych dla nas zdarzeń, to tak, no, możemy sobie wyobrazić, że wszystko to się kończy tak, jak Rafał w swojej książce opisuje. Tylko, że to jest bardzo hazardowe zagranie. Jeżeli polityk ma myśleć, a ma obowiązek, jak powiedziałem wcześniej, myśleć w kategoriach dobra państwa, to ma obowiązek zakładać, że mogą się wydarzyć rzeczy jednak trochę gorsze niż te najlepsze. Więc yy, to jest jedna wizja. Druga wizja, czy druga hipoteza, druga droga, drugi pogrom, to jest ten, który ja reprezentuję, a który jest poglądem znacznie bardziej ostrożny. Ja wyobrażam, sobie bardzo różne warianty zakończenia tej wojny, przy czym ten, który jest ulubionym wariantem Skrzydła Jastrzębi, uważam za szczególnie mało prawdopodobny, To znaczy za bardzo mało prawdopodobne uważam to, co oni nazywają pokonaniem Rosji. Czasem się jeszcze pojawia sformułowanie rzucimy Rosję na kolana. No albo tak jak Pan Prezydent powiedział, to rzeczywiście było bardzo uderzające o swojej rozmowie z Wołodymylem Zeleńskim, mówiąc, że jak Rosjanie na kolanach przyjdą błagać o Bogu. No to są już jakieś fantasmagory naprawdę. Więc nie mówię tego dlatego, żebym ja życzył Rosji zwycięstwa, bo absolutnie nie życzę zwycięstwa, tylko mówię dlatego, że realistycznie oceniam, jakie, jakimi Rosja dysponuje siłami. Zresztą nie mówię tego dlatego, że jestem taki mądry. Mówię dlatego, że jakby państwo sięgnęli po poważne analizy, poważnych, głównie amerykańskich, think tanków, to by Państwo zobaczyli, że tam ten dyskurs się pojawia regularnie. Tam regularnie jest analizowane to, jaki sił ma Rosja do dyspozycji, jak długo będzie mogła prowadzić wojnę, czy to jest korzystne dla Stanów Zjednoczonych, czy nie. Tylko u nas jest takie tabu, że jak ktoś powie, że Rosja się nie zawali za chwilę, to jest ruską umocą. Co świadczy zresztą o tym, jakim jesteśmy dziecinnym i niepoważnym państwem. Żeby nie stać nas na takie poważne, pogłębione dyskusje. Więc wracając do tych wariantów zakończenia wojny. Skoro nie kompletne pokonanie Rosji, kompletne pokonanie Rosji musiałoby też oznaczać wycofanie się Rosji ze wszystkich ukraińskich ziem. Uważam, że absolutną barierą dla Władimira Putina, a nawet kogoś innego, kto może go zastąpić, jest Krym. Moim zdaniem Krym może być.. Za, jeżeli tam będzie próba odebrania Krymu, to może to być zarzenie wojny światowej, niestety, a na pewno eskalacji być może łącznie z eskalacją nuklearną. Więc jeżeli nie to, bo też myślę, że nikt tego nie chce i że to jest taka czerwona linia, która jednak nie będzie testowana i myślę, że tutaj również Amerykanie wpłyną na Kim, jeżeli Kim by sobie wyobrażał, że będzie chciał atakować i odbierać Krym, to myślę, że tu nacisk jednak z Waszyngtonu pójdzie, żeby nie szaleć to jest moja hipoteza oczywiście tylko, to musi się ta wojna skończyć, jak układem, A układ, no bo każda wojna, która się nie kończy totalnym zwycięstwem jednej ze stron, kończy się układem. A układ zawsze oznacza kompromis. Czyli zawsze oznacza, że każda ze stron coś oddaje, a jednocześnie każda musi wyjść w taki sposób z tego, żeby mogła powiedzieć swoim obywatelom, że myśmy wygrali. No tak to po prostu działa. Czyli obie strony muszą z czegoś zrezygnować, a jednocześnie muszą mieć możliwość pokazania, że tak naprawdę wygrały. I to oznacza, niestety, jakkolwiek by nam się to nie podobało, jakieś ustępstwa terytorialne ze strony Ukrainy. Oby one były jak najmniejsze. Oczywiście, że tak. Ale jakieś prawdopodobnie będą musiały być. No więc, jeżeli tak, no to teraz możemy sobie zadać pytanie, co się będzie dalej działo. Kolejna konsekwencja, tu nawiązuje trochę do tego, co pan poseł mówił wcześniej o naszej sytuacji w Unii Europejskiej, będzie taka, że nastąpi ten czas odbudowy Ukrainy. Za ile to będzie, nie wiem. Ja uważam, że w naszym interesie, polskim interesie, nie jest przeciąganie się tej wojny, to znów jest kolejny niepoprawny pogląd politycznie, ale tak uważam, możemy potem porozmawiać o tym dlaczego. Więc jeżeli się ta wojna zakończy nie wiem, za rok, za dwa lata że jeszcze w tym roku, nie wiem, zakończy się jakimś układem, to może być też rodzaj, to raczej pewnie nie będzie popił taki pełnoprawny, raczej rodzaj, jakiś rodzaj rozejmu, ale proszę pamiętać, że na przykład rozejm pomiędzy Koreą Północną i Południową trwał od lat 50. Więc yy, jeżeli się zakończy, no to Ukraina będzie potrzebowała bardzo dużo pieniędzy na to, żeby się odbudować. Kto ma bardzo dużo pieniędzy? No nie Polska. Bardzo dużo pieniędzy, które będą... Mogły być zainwestowane na Ukrainie, mają Stany Zjednoczone po pierwsze, Niemcy po drugie. I scenariusz, który moim zdaniem jest bardzo prawdopodobny i na który zresztą wskazują zachowania pana prezydenta Zemińskiego, jest taki, że Ukraina zwróci się no przede wszystkim do Stanów Zjednoczonych, to jest oczywiste, ale zwróci się również do Niemiec. I Niemcy zostaną znów najważniejszym mimo swojej postawy w czasie wojny najważniejszym partnerem europejskim Ukrainy. I wtedy z czym my zostaniemy? My zostaniemy jak zwykle z poczuciem moralnej przewagi. Będziemy mogli mieć moralną satysfakcję, że nasi policjanci rozminowywali Ukrainę, że przyjęliśmy uchodźców z Ukrainy, co nawiasem mówiąc uważam za nasz obowiązek, aczkolwiek mówię o samym przyjęciu uchodźców, a nie o tym, żeby dawać im uprawnienia socjalne. Uchodźców, ale uchodźców. uchodźców oczywiście, Ta. mówię o uchodźców. Tak, o uchodźcach. Więc yy, taki wariant rozwoju sytuacji trzeba brać pod uwagę. Jeszcze jedna nadzieja, która się nie spełniła w czasie tego roku, a mam wrażenie, że obóz władzy bardzo na to liczy. W zamian za nasze zaangażowanie po stronie Ukrainy uda nam się ugrać coś w Unii Europejskiej. Albo jeszcze lepiej Amerykanie nam to załatwią, bo taka koncepcja też krążyła, że Amerykanie nam to załatwią, nacisną na Niemców, no nic takiego nie nastąpiło, jest wręcz przeciwnie. Polityka klimatyczna, absolutne parcie do przodu, przyciskanie gazu do dech. Kwestia Sądu Najwyższego Praworządność KPO, wszystko podpisane przez Mateusza Morawieckiego, zero ustępstw. Kwestia federalizacji de facto Unii Europejskiej poprzez zniesienie prawa weta w Radzie Unii Europejskiej, absolutnie do przodu. Wszystko to idzie do przodu, nie zostało w żaden sposób wyhamowane. My jesteśmy cały czas w defensywie. Już o środkach na utrzymanie uchodźców nie wspomnę. Także o tym mitycznym miliardzie dolarów, dolarów zostaną zjednoczone, bo gdzie ten miliard dolarów jest, to nikt chyba nie wie. Pewnie nadal jest w Waszyngtonie. Więc krótko mówiąc, no, wychodzimy z tego wszystkiego, jakby to powiedzieć, z takim no, raczej słabym bilansem. Dobrym bilansem moralnie jesteśmy mocarstwem humanitarnym. To takie jest ładne sformułowanie. Bardzo mi się podobało, jak przewodniczący Rady Bezpieczeństwa Narodowego Stanów Zjednoczonych, John Kirby, przy okazji wizyty pana prezydenta Bidena, powiedział, że pan prezydent Biden bardzo was szanuje i podziwia. To jest bardzo tania waluta, prawda? Podziw i szacunek pana prezydenta Bidena. To tą walutą nam się bardzo obficie płaci, z twardą walutą trochę gorzej. Nawet powiedziałbym, że to jest tak. W zamian za to, że wyżyłowaliśmy się w związku z wojną na Ukrainie maksymalnie, dostaliśmy od Amerykanów możliwość zapłacenia im ciężkich pieniędzy za technologię Westinghouse'a, który będzie budował w Polsce elektrowni jądrową. Więc tu nawiasem mówiąc wybór Westinghouse'a jako wykonawcy elektrowni jądrowej został dokonany bez przetargu, co powoduje, że jest to złamanie, to jest złamanie procedur unijnych, w związku z czym jak będziemy mieli pecha i Francuzi się nasrożą, nacisną na Komisję Europejską, to będziemy mieli postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w tej sprawie za to, że wybraliśmy wykonawcę bez przetargu, co może w ogóle opóźnić całą budowę. No i do tego jeszcze dochodzi kwestia całego tego spektrum międzynarodowego, czyli to jest tak naprawdę wojna przez pośredników, czyli to co się działo w czasie zimnej wojny, kiedy takie wojny były toczone w różnych miejscach świata. I tam tak naprawdę walczą oczywiście Stany Zjednoczone z blokiem nawet bardziej chińskim niż rosyjskim, bo Chiny tutaj są mocniejszym graczem. Zobaczymy jak Chiny się zachowają w najbliższych miesiącach, sygnały wychodzące z Pekinu były dosyć niepokojące, bo mogły wskazywać na mocniejsze zaangażowanie Pekinu po stronie Rosji. Natomiast czy w tym wszystkim jest miejsce dla Polski jako tego rozgrywającego w Europie Środkowej? Ja nie mam takiego wrażenia. Mam wrażenie, że w dużej mierze jest to niestety mitologia. Może na tym teraz skończę. Myślę, że w pytaniach jeszcze możemy bardziej szczegółowo się zajęć w rzutnia Proszę Państwa jeszcze dwa słowa od mnie, tak uzupełnienia, bo rzeczywiście te aspekty się krzyżują. Ja za dwa tygodnie po wybuchu wojny w marcu ubiegłego roku napisałem artykuł pod tytułem Polska Polityka Wielodorowa. A sukces Lutyenska-Putina, albo sukces Lutyenska-Putina, polska polityka wiatra, właśnie pamiętam, w razie na portale Ład ten, ten artykuł wisi i wbrew pozorom to, co dzieje się na wschodzie, na wschód od nas, bardzo mocno jest związane z tą presją, o której wspomniał Pan redaktor, a która idzie z Zachodu. Mianowicie. Dzisiaj sytuacja wygląda tak, że oczywiście nie ma co do tego wątpliwości, że z, patrząc z punktu widzenia bezpieczeństwa i geostrategii, geopolityki, no to Federacja Rosyjska pozostaje największym zagrożeniem militarnym dla Rzeczpospolitej Polskiej w obecnej mhm. dobie. Jest nasz główny geostrategiczny przeciwnik, ale zagrożenie militarne nie jest jedyne, które funkcjonuje w świecie. Oprócz tego możemy mówić o bezpieczeństwie lub zagrożeniu kulturowym, gospodarczym i prawno-politycznym. I o ile jakby nie ma w debacie wątpliwości, że Rosja jest naszym przeciwnikiem, zresztą Rosjanie to komunikują od, od lat, od dekad, od kiedy tylko Władimir Putin doszedł do władzy, no, mówi o tym, że rozpad ZSRR to katastrofa geo, geopolityczna i trzeba zmienić, no a jeśli Rosja stacjonuje u naszych granic od północy, od granicy z Białorusią jeszcze by od Ukrainy, to wiadomo, że Polska jest poddana niesamowitej presji i to jest to, co Rosjanie lubią najbardziej, tak, w tej części Europy. Natomiast to nie wyczerpuje, że tak powiem, całości sytuacji czy całości obrazu, ponieważ suwerenność może być zagrożona nie tylko przez wojsko. Suwerenność dzisiaj Polski jest odbierana krok po kroku przez eurofederalizm, o którym była już tutaj mowa. I trzeba wiedzieć, trzeba rozumieć, że od 2000, zwłaszcza 2020 ten proces skroczącego przeszedł w galopujący. Przedgalopujący. Co roku, co pół roku mamy kolejną zmianę w Unii Europejskiej, która oddaje kolejne kompetencje i to rząd Morawieckiego, Kaczyńskiego, Dziobry. Tak, nieprzypadkowo wymieniam tych polityków właśnie, mimo że Politycy Solidarny Polski lubią tutaj podkreślać swoją odrębność. No ale jeśli by tak podkreślali swoją odrębność, to, to przepraszam bardzo, należałoby w takim razie opuścić rząd, który co pół roku wprowadza jakąś generalną kapitulację. A tak się dzieje, proszę państwa. Mamy tylko w ostatnich latach. Yy, oddana to właśnie mechanizm praworządności, czyli bezpośrednią ingerencję Unii w to, co my stanowimy. To, że PiS stanowi tez prawo, to jest zupełnie inna, jakby inna para koloszy. Ale to jest nasz, su, nasza suwerenna decyzja, tak, Polaków, mądrzej, mądrzejsza lub głupsza, kogo my wybieramy i, kogo, i kto ma większość w sejmie, żeby stanowić to prawo, tak? Mamy nadzieję, że na nie będzie mądrzejsza niż do tej pory. W każdym razie, szanowni państwo, mamy eurodług, europodatki. Mamy coś, o czym się nie mówi teraz za dużo, ale w 2030 roku jest jasno powiedziane, że na ulice miast wsi i przysiłków w Europie ma wyjechać, to jest decyzja już, o połowę mniej samochodów spalinowych zarówno osobowych, jak i transportowych niż w 2021. O połowę mniej. Co to oznacza? No to oznacza, że te, które wyjadą, będą miały prawo wyjechać. Będą strasznie drogie, bo to zacznie być dobro luksusowe, pożądane. Zwykły samochód spalinowy, nowy samochód spalinowy. To oznacza oczywiście, że wszyscy będą przedłużali e, żywotność tych, którymi jeżdżą, no bo, bo nie stać będzie na kupno. No i ewentualnie również e, nie mniej drogi, a raczej droższy elektryk, tak, na który teraz jest Parcie, żeby, żeby je forsować. Za kilka lat wchodzą paszporty dla budynków, proszę Państwa. Budynki. Nie nowe budynki tylko. Wszystkie budynki. Włoska prasa trąbi, alarmuje. Jakie to koszta będą, jakie dziesiątki miliardów euro obywatele będą musieli wyłożyć ze swojej kieszeni. Przepraszam, ja we Włoszech są domy za euro symboliczne, bo ludzi tak. nie stać na to, żeby je zmodernizować już teraz. A co dopiero po wejściu tych regulacjach? Y, moglibyśmy tu wymieniać, Szanowni Państwo, naprawdę długo i e, bardzo długo tę całą listę, tę całą litanię. Fakt jest taki, o, w e, A, tam kolega stoi, się opiera i, i się bawi. Dobrze, już, już tak, stan, y, stan pożądamy. Szanowni Państwo, to są rzeczy, które odbyły, odbywają się w kolejnych ostatnich latach. Trzeba sobie zdawać sprawę na przykład, że o ile rząd skapitulował w sprawie kopań w 2020, decydując o zamknięciu de facto polskiej energetyki do połowy stulecia i kopań, o tyle oprócz Konfederacji nikt Państwu nie powie i nikt nie alarmuje, że już, już, już jest coś nowego. Jest dyrektywa metanowa która zamknie nam wszystkie poza trzema kopalniami węgla kamiennego w ciągu lat czterech. Ona wchodzi na, w pełni w 2027 roku. Trzy mamy bezmetanowe kopalnie. Jedna została zamknięta kilka lat temu, chociaż mogła być rentowna. I w 2027 roku, z czym się mierzymy? Z energetyką dalej opartą na węglu, bo jeśli nawet zacznie ta nieszczęsna elektrownia atomowa być budowana, to ona najwcześniej zostanie oddana do użytku około no dzisiaj mamy 35 proszę pana 35 proszę pana pierwotnie tak miało być pierwotnie tak miałoby 30, 30 tak, natomiast, tak. natomiast 12 lat potrzeba na samą budowę tej elektrowni dzisiaj mamy 23 jeśli już będą wbijali niedługo łopatę, a na razie nie widzę tego, to prąd z elektrowni jądrowej popłynie w 35. Proszę mieć tego świadomość. O a, a nie płynie. O ile będzie paliwą, i proszę też zwrócić uwagę, że jedna elektrownia jądrowa nie wyczerpuje potrzeb Polski do energetycznego. Elektrownie węglowe będą musiały funkcjonować. Skąd ten węgiel będzie, skoro kopalnie mamy zamknąć, bo jest dyrektywa metanowa? Z całego świata. W państwie leżącym na węglu będziemy z całego świata importować węgiel, żeby do 35. ten dzisiaj jest jądrową, to jest optymistyczny wariant, żeby przez kilkanaście lat czekać na elektrownię jądrową. Taka jest rzeczywistość. Przeszło to bez specjalnej kontry ze strony rządzących w Unii Europejskiej. To nie jest tak, że oni tam walczą jak lwy. Walczą jak lwy i o, nie udało się. No widzicie Państwo, nie udało się. To wszystko przechodzi bez kontry. To znaczy, widzieliście Państwo ten Teatrzyk w zeszłym tygodniu, prawda, jak Pan Kaczyński i spółka atakowali Trzaskowskiego za tą absurdalną dyrektywę C40, tą inicjatywę miast. No ktoś powie, no super, że atakowali. Ja przytasne, super, że atakowali, rzeczywiście to jest aberracja, to co, to co podpisał Trzaskowski i co te, te globalistyczne euroelity chcą zrealizować. Ale proszę Państwa, nie miejmy złudzeń. To, co podpisuje Trzaskowski i do czego dąży Lewica otwarcie, Platforma wspiera mniej czy bardziej nieśmiało, to PiS realizuje. To PiS po cichu realizuje. Nie ma ani jednej spośród tych dyrektyw, rozporządzeń, tych decyzji Rady Europejskiej, gdzie Polska miała prawo weta, które PiS by się przeciwstawił przez te 8 lat. Ani literalnie jednej rzeczy. Ani literalnie jednej. Oni tu krzyczą, powiedzą, że w Polsce cały czas są miliony obywateli, którzy nie godzą się na takie rzeczy, no więc więc uruchamiają telewizję, więc uruchamiają całą propagandę, potem no jadą do Brukseli i jest kapitulacja, pełna kapitulacja, do tego stopnia, że tam jest częstą ustawą o sądownictwie, którą prezydent powinien zawetować, po prostu powinien złożyć weto wobec niej, no to tyle, że posłał do Trybunału, tam w tym Trybunale połowa chyba nie uznaje pani Ulrii za prezesa, więc możliwe, że łuknie tam yy, ta, ta ustawa na, na, na święte nigdy i to może jest tak pół biedy, yy, że, że przynajmniej tyle, ale powinien ją prezydent zawetować. Podyktowali w oni przyjęli to na kolanach. Więc proszę Państwa, teraz trzeba mieć to wszystko w świadomości, żeby składać tę układankę, tak? E Wracając, co, co w związku z tym powinna robić Polska? Polska musi zachowywać się maksymalnie asertywnie wobec wszystkich. I nie mam wątpliwości co do zbrojeń, że Polsce potrzebna jest duża, silna armia. Tylko nie rozumiem, dlaczego przy możliwościach produkcyjnych, które są w potencjale krajowym, dlaczego te zbrojenia wyglądają tak, jak wyglądają, czyli na gwałt wyzbywamy się z jednej strony sprzętu, a z drugiej strony na, w perspektywie nie wiadomo jakiej zamawiamy sprzęt za granicą. Nie każdy sprzęt można wyprodukować w Polsce, to jest oczywiste, natomiast co najmniej część moglibyśmy. 50 I proszę Państwa, e, więc to jest jedna rzecz. E, druga rzecz to kwestia polityczna. E, to o czym Pan redaktor tu już wspomniał. My dzisiaj nie robimy za żadnego rozgrywającego w tej wojnie. My robimy za no, lotnisko miesiące pod Rzeszowem. To jest nasza rola. Za lotnisko. Płacimy za to politycznie, gospodarczo dużą cenę. Oczywiście ktoś powie, jakby Rosja by zwyciężyła na Ukrainie, płacilibyśmy jeszcze większą. Tak, płacilibyśmy jeszcze większą. Ale to nie oznacza, że my musimy oddawać wszystko co tylko mamy. Wręcz przeciwnie. I teraz dokumenty idąc, co do tego scenariuszy, o którym mówił pan redaktor zakończenia wojny czy nie zakończenia, właśnie rozejmu. Jest to wojna, którą Władimir Putin jakby związał ze swoją przyszłością. Więc on zrobi wszystko, żeby nie przegrać. Zobaczył, że nie może osiągnąć zwycięstwa, okej, okay, ale dokłada wszelkich starań, żeby nie przegrać tej wojny. Mobilizacja cały czas trwa, gospodarka przestawiona na, na tryby wojenne, przemysł produkuje, lepiej czy gorzej produkuje. Po drugiej stronie jest Ukraina, ale po drugiej stronie przede wszystkim są Stany Zjednoczone, które też bardzo dużo zainwestowały politycznie. Znaczy upadek Ukrainy w tej sytuacji, po tym kiedy Stany Zjednoczone tak wiele zainwestowały, kiedy Biden przyjechał na rocznicę wybuchu wojny, czy tam tego etapu, jak słusznie Pan redaktor zauważył, tego etapu trwania wojny, to proszę Państwa jest, jest sygnał, że Stany Zjednoczone są bardzo mocno zaangażowane i że upadek Ukrainy w tej sytuacji będzie absolutną porażką prestiżową amerykańskiego supermocarstwa. I Amerykanie nie mogą sobie na to pozwolić. To jest, wbrew pozorom, powinna być dosyć komfortowa sytuacja dla Polski. Powinna być dosyć komfortowa sytuacja dla Polski, dlatego że my właśnie nie musimy być tym pierwszym. Nie musimy być tym, który siebie żyłuje, żeby zapewnić sobie bezpieczeństwo, żeby Rosja nie zagroziła nam również od strony południowo-wschodniej. To jest sytuacja, w której e, musimy sobie powiedzieć, jaki jest w tym wszystkim interes narodowy. A interes narodowy polega na tym, żeby Polska do tej wojny się wciągnąć nie dała. Drugą stroną medalu pod tytułem Kręska Ukrainy, zwycięstwo Rosji jest wbrew polskiemu interesowi narodowemu. Drugą stroną te, te, tego samego interesu jest to, żeby Polska się do wojny wciągnąć nie dała i, sto, i żeby pozostała jej możliwości wojskowe rosły w najbliższym czasie, a nie, żeby się zmniejszały. To jest aż tak trudne, aż tak proste zarazem. Dziękuję Państwu bardzo za wysłuchanie tego wstępu. Bardzo proszę teraz o, przechodzimy do rundy pytań, oddaję mikrofon. No jeszcze ja sobie pozwolę na krótki komentarz, skoro Pan Poseł tak powiedział o tym, że w dużej mierze zostaliśmy zredukowani do roli lotniska w Jasiące. Ja nie wiem czy Państwo wiedzą, że jakieś złośliwe określenie niektórzy upuli na, na, na Rzeszów nazywają go Rzesza a Rzeszawar stąd, że Peshawar, czyli pakistańskie miasto, było w czasie inwazji sowieckiej na Afganistan miejscem głównego przerzutu pomocy amerykańskiej dla Udżahedinów, walczących z Sowietami. E, no, co się zresztą potem odbiło w pewnym momencie Amerykanom szkawką, prawda, z walcjani no, Ale tam był Peshawar, a tutaj jest Rzeszawar, jak to jest złośliwie nazywane. Szanowni Państwo, przechodzimy teraz do Pana Lopytania i Odpowiedzi. Pytanie będziemy sygnalizować. Ja myślę, że w tym momencie to zaczniemy od Pani. Chciałbym jeszcze powiedzieć, żeby pytania były krótkie i treściwe. Ja się nie wstrzymał na Dziękuję bardzo, nazywa się Katarzyna Kołosowska, takie pytanie do Pana Radarfe'a, później do Pana Roberta Winnickiego, e, a mianowicie tak, w związku z tym, w jaki sposób zachowuje się wobec nas Unia Europejska, e, chciałam zapytać o to, czy właściwe rozwiązanie w takiej sytuacji byłoby pozostanie po prostu przy układzie Schengen, tak, w którym mówię, swobodnym przychłuje ludności i przy układzie EFTA, który gwarantuje nam swobodę przepływu towarów pomiędzy innymi krajami. Bo jak widzimy to, co się dzieje w Unii Europejskiej, mamy Unia Europejska obecnie jest taką pompą, która e, wsyca nam swoją ideologię, a wysyca ta suwerenność i tak naprawdę naszą gospodarkę po prostu niższy, tak? Więc czy ten układ Schengen i EFTA byłyby dla nas wystarczające? No po prostu. Mając gdzieś tam w przyszłości te wyjście, wyjście Polski z Unii Europejskiej Dziękuję. Jak przez wiele lat byłem zwolennikiem bo świadomości wszystkich wad Unii Europejskiej, tezy, że jednak bardziej na tej obecności korzystamy niż tracimy. No ale y, mniej więcej y, może ze trzy lata temu zacząłem y, dochodzić do wniosku, że to się bardzo wyrównuje, w tej chwili już nie jestem w stanie tej tezy o korzyści, a o przewadze korzyści bronić z pełnym przekonaniem, natomiast też zdaję sobie sprawę z tego, że w polityce zawsze musi być y, nie, nie, myślenie realne, realne myślenie tak. to znaczy no jaka jest alternatywa? Taka jak Pani przedstawiła byłaby oczywiście idealna, znaczy wychodzimy, wyjście ze struktur politycznych, ale pozostanie w europejskim obszarze gospodarczym na takiej zasadzie jak z Norwegia na przykład. Tylko, że no, po pierwsze trzeba sobie zadać pytanie, jaki by to miało wpływ na strategiczną sytuację Polski, bo jednak jest coś takiego jak to miękkie bezpieczeństwo polityczne. Ja to nie przesądzam, że to na pewno by było decydujące i że ten wpływ byłby jakiś druzgocący, tylko stawiam po prostu punkt. No i po drugie, jeżeli spojrzymy na to, jak wyglądało wychodzenie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, która to Wielka Brytania jest dużo bardziej niezależna od Polski, dużo bogatsza, a została tak przeciągana w sposób po prostu haniebny, no to wyobrażam sobie, jak by została potraktowana Polska, próbując negocjować układ, który by... Hmm, dla nas był gospodarczo wciąż korzystny, no bo to jest istotne bardzo, bo Unia Europejska musiałaby dla nas pozostać yy, miejscem swobodnego handlu, swobodnej wymiany. Więc yy, na pewno jest tak, że powinniśmy dopuszczać dyskusję o różnych wariantach. To na 100%. Czy mamy w tej chwili realną alternatywę wobec członkostwa? Nie wiem. Natomiast widzę, co, że, że jest coraz większy problem. Ja to tak odbieram i pewnie jakieś decyzje w ciągu najbliższych paru lat powinniśmy podjąć. Na razie jest też problem, problem, czy fakt, to nie problem, fakt po prostu, że większość zdecydowana obywateli bardzo popiera nasze członkostwo. Pytanie, czy to się zmieni w którymś momencie? Ale na razie jest jak jest, więc na razie w ogóle to pytanie, które Pani zadała można by odłożyć na półkę, no bo w sytuacji, kiedy mamy tam, nie wiem, no, 60-70% poparcia dla członkostwa w Unii, to w ogóle na ma o czym no, jak gdyby referendum się w Polsce odbyło, to jego wynik jest jasny, to nie jest tak jak w Wielkiej Brytanii, Panie, ja wtedy kiedy ono się odbywało. Dziękuję. Proszę Państwa, na wstępie tak. Z czego potrzeba, zaczynając od pytania hipotetycznego, wyjścia z Unii Europejskiej? Potrzeba e, trzech rzeczy, po pierwsze woli politycznej w narodzie, to już o tym powiedział Pan, pan redaktor. Potencjalne referendum musiałoby być na tak dla wyjścia. Po drugie elit politycznych, elit rządowych, które będą chciały to przeprowadzić i będą wiedziały jak. I tu istotne jest zagadnienie właśnie Wielkiej Brytanii, bo proszę zwrócić uwagę, że rząd, który rozpisał referendum w sprawie członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej, nie chciał wychodzić z tyłu. Rząd Camerona. Cameron rozpisał referendum i się zdziwił, że mu wyszło na nie. Nie taki był plan. On chciał po prostu zaspokoić to eurosceptyczne skrzydło partii konserwatywnej, której przewodził, był premierem. No i nagle się okazało, że to eurosceptyczne skrzydło wygrało wygrało te referendum i wielka pytania została z decyzją, której się nie spodziewała. Dlaczego to jest tak istotne? I tu przechodzę do punktu trzeciego. W 2019 roku przy eurowyborach myśmy w Ruchu Narodowym opisali, zrobili taką broszurkę 20 po lekcji bezpieczne wyjścia awaryjne. To znaczy rozpisaliśmy mniej więcej Jakie przygo przygotowania są potrzebne do zrobienia, żeby taki proces w ogóle o takim procesie myśleć? I to są bardzo żmudne przygotowania. To nie jest tak, że można na przykład, e, czego my dzisiaj nie mamy w Polsce, proszę Aha. Państwa. My nie mamy w ogóle w naszej dyplomacji, że nie ma żadne państwo unijne i nie miała Wielka Brytania w 2000, który którym oni to referendum mieli? 16? 17? No, 16. E, e, i miała Wielka Brytania też dyplomacji handlowej. Bo całą dyplomację, jeśli chodzi o politykę CEU, o politykę, rozumiecie Państwo, tak? To jak wygląda handel pomiędzy granicami prowadzi Unia Europejska. To Unia Europejska prowadzi dla nas politykę handlu zewnętrznego. W związku z czym trzeba pobudować cały aparat, który do tego służy. Trzeba pozabierać dziesiątki nowych umów handlowych z podmiotami na całym świecie. To nie jest takie proste, nie? To tak jednego tylko działki dotykamy. Myśmy to opisali. Teraz tak, problem zasadniczy natomiast, którego się dotykamy jest taki, że to, um, to jest dynamicznie zmieniająca się Unia Europejska, która jest przestaje być zupełnie tym tworem, nawet do którego myśmy wchodzili. My akurat w środowiskach, eurosceptycznych, akurat w środowiskach te które w 2003 roku występowały w referendum, nie mieli wątpliwości, w którym Unia zmierza. Nie mogłem jeszcze głosować, bo dopiero w lipcu kończyłem 18 lat, ale biegałem z plakatami i rozklejałem plakaty przeciwne stopowaniu do Unii Europejskiej. My mieliśmy świadomości, że pod od momentu tak naprawdę traktatów z początku lat 90. Unia Europejska zmierza w kierunku federalnego, centralistycznego superpaństwa. Więc złudzeń nie mieliśmy, ale rzeczywiście była to trochę inna Unia niż ta, w której obecnie żyjemy, a na pewno diametralnie inna od tej, do której to zmierza dzisiaj. Bo co jest podstawą tak powiem, korzyści, które Polska posiada z Unii Europejskiej? Niektórzy powiedzą, że te tabliczki, które są na niektórych oh. inwestycjach, czy niektórych urzędach i że są, są, są to, jest to tak dużo. Proszę Państwa, ja zawsze powtarzam, że gdyby te tabliczki się na wszelkich inwestycjach, e, które, e, które są robione za pieniądze polskiego podatnika, czyli rządowe, samorządowe, to Państwo wychodzili, chodzilibyśmy, po chodnicach i się potykali o te tabliczki. E, gdyby, tam, gdyby od, odpowiedni ekwiwalent, poniżej 1% PKW, jak to są środki unijne. Istotą naszych jakby korzyści z Unii Europejskiej jest otwarcie europejskich rynków, na których Polacy w większości przypadków całkiem nieźle sobie radzą i konkurują. Widzę e, potęga nasza w branży transportowej. Myśmy doszli do tego, że transport w Europie to w, jedna, w jednej trzeciej polskie firmy. W jednej trzeciej rynku podbiliśmy Europę, jeśli chodzi o transport. Co w związku z tym, że tak dobrze się rozwinęliśmy, weszła dyrektywa transportowa. Francuzi i Niemcy powiedzieli basta, za dobrze im idzie. Za dobrze im idzie, wchodzi dyrektywa transportowa i co nagle się okazuje, że wolny handel, wolny rynek, który miał być podstawą Jest funkcjonowania Unii Europejskiej i prawda, wymiany gospodarczej się kończy. Ale i to, i to był pierwszy zwiastun tego, co, co nas czeka. Natomiast to, co się dzieje od trzech lat, od Covid'a, od tej takiej rewolucji gospodarczej, no bo co się stało? Wszyscy pozamykali gospodarki, tak? Jak wszyscy pozamykali gospodarki, jak wystąpiły lockdowny, to poszła też szeroka pomoc publiczna. Pomoc publiczna to po prostu kasa od rządu, Czyli to, co spowodowało dzisiaj inflację, tak? To, że rządy wpompowały niesamowite pieniądze setki miliardy, biliony euro, złotych w gospodarki, to, powodu, to jest główny czynnik inflacyjny dzisiaj. Dlatego tak rosną ceny, bo ceny produktów, ilość pieniądza w gospodarce oderwała się od rzeczywistej wartości produktów. Poszybowała i na razie otrzymuje. Nie wiadomo kiedy się zatrzyma. Ale proszę zwrócić uwagę, poszły pieniądze. Pomoc publiczna w Europie dzisiaj wygląda w ten sposób, że pakowane, że ona nie ustała. Mimo teoretycznie końca lockdownu, końca pandemii, pomoc publiczna nie ustała. Ten wyłom, bo do tej pory był zakaz, poza byłem NND, generalnie państwa nie mogły wspierać swoich przedsiębiorstw. tak? Żeby była wolna konkurencja. No takie było za, założenie unijnej, unijnej wymiany handlowej. No żeby, żeby była wolna konkurencja. To się radykalnie zmieniło w 2020 roku. I teraz pomoc publiczna, czyli pieniądze od rządów idą na masową skalę do przedsiębiorstw. Kto ma najwięcej pieniędzy? Niemcy. Niemcy mają ponad połowę udziału w całej pomocy publicznej w Unii Europejskiej. Ponad 50% wszystkich środków, jakie przekazały państwa firmom, to są pieniądze, które Niemcy przekazały swoim firmom. Razem z Francją, tylko Niemcy i Francja. Na tych dwadzieścia kilka państw Unii Europejskiej, to jest 77% całej pomocy publicznej w Unii Europejskiej. I proszę Państwa, dlaczego? Bo mają takie możliwości budżetowe. Bo mają takie możliwości budżetowe, no a wiadomo, że reszta już takich, zwłaszcza nasza część Europy, takich możliwości budżetowych nie ma. No i weź tu teraz konkuruj, weź tu teraz konkuruj. Skoro twój, Ty masz niższe koszty, da, nawet dajesz lepszy produkt, a jeśli Twój konkurent za Odry, dostaje miliard euro od rządu tak po prostu to jak ta konkurencja musi się skończyć? No musi się skończyć e, po prostu tym, że tamten wygra i wykościć z rynku. Wykościć z rynku i do tej rzeczywistości znowu na ten temat jest cisza. A wiecie Państwo skąd ja mam te dane? Ja mam dane z naszego Ministerstwa Gospodarki i Rozwoju. To są dane, które oni mają. Ale w tym przedmiocie jest cisza. Proszę Państwa, po malutku, po cichutku skończył się wolny handel i swoboda przepływu kapitału i brak, że tak powiem, weszliśmy w ostrą epokę interwencjonizmu w Europie. I ta Unia Europejska pod względem gospodarczym, taką jaką uznaliśmy, też się kończy. I z drugiej strony jest to właśnie Unia Europejska, która nam radykalnie podwyższa koszty, ładując całą tą zieloną agendę. Dzisiaj miałem, proszę Państwa, konferencję prasową w Łomży, jutro w Białystok, jeżdżę po województwie jeżdżę po województwie i biję na alarm. Jeśli chodzi o zachodnią część województwa, no jest 10 tysięcy hektarów, które mają być zalane. 10 tysięcy hektarów obszarów, które dzisiaj służą rolnikom do tego, żeby kosili w, żeby następnie to szło na pasze dla zwierząt. Wiadomo, pod lasiem leczarstwem stoi. Jako program unijny. W całej, w całej Polsce kolejny program unijny planuje za 400 tysięcy hektarów. 400 tysięcy hektarów to, żeby dać Państwu wyobrażenie, jakie suche liczby, to jest więcej niż powiaty łomżyński, zambrowski wysokomazowiecki razem wzięte, cała ich powierzchnia ma zostać zalane. Dlaczego? No bo takie są plany, że trzeba odzyskiwać środowisko naturalne. Tylko wiecie Państwo, na, ufaj, dzisiaj, dzisiaj, oczywiście, że nie o to chodzi, dzisiaj rozmawiając z rolnikami w powiecie łomżyńskim, no oni mówią mi tak. Panie, przecież my przez to, że kosimy do torfowiska nie są całkowicie zalane, to one są nadal torfowiskami, bo inaczej tam rosną krzaki, i w parku bieżańskim tym problemem się zmierzyli. Jak wycofali tam kontrolników na początku lat 90. utworzyli Park Narodowy, nagle się okazało, że nie ma kto tego kosić, w torfowiska nie rozwijają się, tylko giną. To znaczy, to jest uderzenie w ekologię, proszę Państwa, bo ekologia to jest naturalne współistnienie człowieka z przyrodą. I to ma miejsce na terenie naszego województwa, to ma miejsce i to się w wielu obszarach, właśnie tych bagiennych narwiańskich, wiebrzańskich, bardzo ładnie ustabilizowało. W wielu obszarach, nie mówię, że nie ma problemów, tak? Jest, jest, są rozliczne, ale, ale rolnicy starają się złapać balans z tym, tak? Z nowymi wchodzącymi regulacjami. Te rzeczy idą do wykosz, właśnie nie do wykoszenia traw, tylko do wykoszenia naszego rolnictwa. Koszty, które mamy w związku z tym, z obecności w Unii Europejskiej, zaczynają radykalnie rosnąć i trzeba po prostu zacząć o tym mówić. Trzeba mówić to jasnym, otwartym tekstem. Dla mnie idealną opcją i rozwiązaniem byłoby uczestnictwo w europejskim obszarze gospodarczym, czyli na zasadzie luźnej, na zasadzie współpracy i otwartych rynków współpracy gospodarczej. Problem polega na tym, że to jest niezwykle trudne z politycznego punktu widzenia i przede wszystkim potrzeba woli elit politycznych do tego, żeby coś takiego zrobić a nie pasma kapitulacji w Brukseli, z którym mamy do czynienia to latach, prze, przez, ma analizy, no. a przez ostatnie lata. Tyle ode mnie w tym temacie, jeśli chodzi o, także jakby my jesteśmy kadrowo, programowo przygotowani na każdą ewentualność, natomiast to nie jest, nie jest od tak, to nie jest kwestia decyzji z, z wczoraj na, na, na jutro, tak? To jest kwestia naprawdę bardzo żmudnej pracy politycznej i bardzo dobrego przemyślenia. To jeszcze jedna rzecz, tylko jedna myśl. To nie jest też tak, że nasi przedstawiciele w Unii Europejskiej, pan eurokomisarz Wojciechowski, tak, kiedyś z PSL-u, teraz w PiS-ie, realizujący całą tą zieloną... ZSL. Kiedyś też w ZSL u to już wiele tłumaczy, tak? <Ky> wrócił do korzenia. E, że oni, jakby, czy, czy inni przedstawiciele rządu, był, był, był Szymański, teraz Senkowski, Welsenk że to jest tak, że oni są zawsze stawiani zawodnikowo, że jak nie postawią weta, to na pewno wchodzi to, to, co chcą eurokraci. Tam się odbywają negocjacje, tam się odbywają różne wielopunkty konstrukcje i oczywiście trzeba sięgać po mechanizm weta, bo jeśli go mamy, to trzeba po prostu po ten argument sięgać. Węgrzy często to stosują w swoim interesie, ale tam jest wiele do wygrania, tylko na tym poziomie, że się widzi problemy i się sygnalizuje. Bo jak powiadam, na przykład ta dyrektywa metanowa w sprawie kopalń, przeszła praktycznie o tak. Mnóstwo rzeczy przechodzi bokiem nie tylko ze względu na programową bierność, taką przemyślaną bierność naszych przedstawicieli WR, w UE, w Brukseli, tylko przechodzi bokiem na ich nieudolność i niekompetencje. Naprawdę mamy do czynienia z rażącą nieudolnością niekompetencjami w tym zakresie tak. To nie wiem, które wytłumaczenie jest gorsze, czy celowy plan, czy to, że są takimi sierotami, które nic nie potrafią zorganizować. Ja Państwu coś powiem, niestety, bo y, gdyby było tak, że jest realizowany jakiś sprytny plan, to może by to jeszcze właśnie wcale nie było takie najgorze, bo sprytnemu planowi jakoś tam można przeciwstawiać, przeciw, przeciwdziałać, można kontrplan wymyślić i tak dalej. Gorzej znacznie jest, jeżeli to jest rzeczywiście efekt nieudolności, e, braku zorganizowania, braku rozeznania i podobnego myślenia, ale nie planu, tylko podobnego myślenia uległościowego w różnych punktach aparatu państwa. I z moich informacji, rozmów liczy z różnymi osobami również tymi siedzącymi wewnątrz tego aparatu, wynika, że to jest właśnie to drugie bardziej znacznie niż to pierwsze. Nie prawda tylko ogólny roz... to porówić, tak? rozkład. rozkład, o właśnie, rozkład, bardzo dobrze pan powiedział, ogólny rozkład. Tak. Jeszcze jeden przykład, znaczy, miecie też państwo świadomości, że przychodzą różne, rozmaite, mniej, często bardziej bezsensowne rozwiązania z Brukseli na poziomie prawnym, tak? I, że trzeba je zastosować w polskim prawie. Ale miejcie w świadomości, że rządzący często robią gorzej niż zaplanowali to sobie ci z Brukseli. To znaczy dają regulacje dalej idące. Przykład jest ostatni z tą nieszczęsną kurą i nie rejestrowaniem każdego, każdej kury jako zakładu drobiu. Gdzieś się to przebiło, że poszliśmy z tą kurą do, do Sejmu, poszliśmy Sejm Zakładem drobiu. Może ktoś tam z Państwa widział, gdzieś się przed mediano przebiło. No z klatkami, no wzięliśmy kurę do klatki i poszliśmy z nią. Nazwaliśmy ją Henia na cześć Henryka Kowalczyka, wicepremiera, ministra Rolnictwa. I z kurą Henią poszliśmy do Sejmu, gdzie mnie się spisywała. Strażna Szarkowska była przerażona, bo myśleli, że my ją wypuścimy tam na sejnie i to będą musieli łapać tą kurę, więc chyba tam z pięciu się zbiegło i patrzyło, czy Panie Bośny, Pan nie wypuszcza, tak? Oni nigdy z kurą nie mieli do czynienia chyba. No, więc, więc był taki element humorystyczny w tym. No, ale to jest efekt nadgorliwości już nadmistańskich urzędników, proszę Państwa. To jest już efekt nadgorliwości nadmistańskich urzędników że właśnie wprowadzili takie przepisy, że tam, no teraz rozporządzenie Ministerstwo ratuje sytuację, że zakład drobiu jest od jednej kury, gęsi, kaczki, tak? Strusie dwa, no dwóch strusik. Tak, e, tak. już, już, już dajemy, już dajemy, pytanie. Proszę mieć to na uwadze. W Estonii ustawa o VAT ma 50 stron. Na tym samym prawie europejskim. W Polsce ma 350 stron. To jest taka różnica, to VAT nie, nie? proszę tak, może długo nie na ten. Ja mam, Panie Przewodniczący, dwa pytania. Jedno do Pana, a drugie do Pana redaktora. Pierwsze pytanie. Czy Pan powiedział, że trzeba dbać o swoją siłę zbrojną? Tu, w kraju. Zgadzam się całkowicie. Ale również pan powiedział, że Bilden dużo pomaga. A ja uważam, że on pomaga, ale sobie, proszę pana. On przyznaje te miliardy, a Ukraińcy kupują. I on rozwija swój przemysł w ten sposób. Taka prawda jest. Tutaj się z panem całkowicie nie zgodzę, że on pomaga. On pomaga, ale Amerce. Bo już Hitler udowodnił, że jak rozwinął technologię i przemysł zbrojeniowy, to postawił gospodarkę na nową. Druga rzecz, Panie Redaktorze, teraz do Pana. Yy, tak, czy Pan się zgodzi z tym, Panie? Proszę yy, zadać pytanie i wtedy odpowiem. Tak. Jak, jak? pozbyć się tych szczekaczy yy, w Unii, którzy nam szkodzą, krajowi? Tu mam konstytucję, może ja sobie pozwolę przeczytać. Ale cało Nie. <głos> Artykuł 104. Artykuł 104. Posłowie są przedstawicielami narodu. Yy, uroczyście ślubują rzetelne i sumienne wykonywanie obowiązków wobec narodu oraz i inter... suwerenności i interesów państwa. Czynić wszystko dla pomyślności ojczyzny i dobra obywateli. Przestrzegać konstytucji i innych praw posłali tej Polski. Niektórzy jeszcze mówią, tak mi to pomóż Bóg. Ale nie wszyscy. Nie muszą. Dziękuję bardzo. I ja w związku z tym, jak Pan widzi, pozbyć się tych, tych szczekaczy. To nam szkoda, bo, bo to są jedyni ludzie, którzy w całej Unii szkodą tylko Polsce. Jak się pozbyć? Bo ja widzę złamanie Konstytucji Polskiej, złamanie Konstytucji i zagranie im obywatelstwa, po prostu parlamentarnie, Dziękuję. Stany. A bardzo. jak uważa? Dziękujemy bardzo. Tak pierwsze pytanie do mnie, więc powiadam. Oczywiście, że Biden robi to wszystko we własnym interesie i oczywiście Stany Zjednoczone nie, nie oddały żadnej ilości uzbrojenia, która uszczuplałaby znacząco jej możliwości obronne. no to nie mamy co do tego wątpliwości, tak? A te możliwości te amerykańskie są ogromne. Więc, natomiast ja jestem, jestem przekonany, że cała pomoc, która idzie w tej chwili, jest jakoś tam, na skalę ukraińską jest duża, tak? Na skalę ukraińską ta, ta pomoc amerykańska jest, jest, jest duża, dla Ameryki to nie są żadne wielkie pieniądze. To jest pomoc, którą, za którą Ukraińcy będą musieli się odwdzięczać, no bo ktoś te Ukrainę, będzie odbudowywał, prawda, po, po wojnie. I to jest, to jest bardzo prosty, prosty interes, o którym my już mówiliśmy, na przykład nasze środowiska 20 lat temu, kiedy była kwestia wojny w Iraku, potem okupacji Iraku i odbudowy Iraku. Tak? Jakie interesy Polska zrobiła w tym czasie? No właśnie, żadne, a uczestniczyliśmy. No, y, odpowiedź na drugie pytanie nie jest y, wbrew pozorom taka prosta, bo wie pan, no, to są ludzie, na których ktoś głosuje, no to jest pytanie, czy mamy odebrać ludziom możliwość głosowania nawet na idiotów, jeżeli chcą idiotów wybierać, no albo demokracja, albo nie demokracja. a odbieranie obywatelstwa i tak dalej, no, no tak, tak, tak, takie, no ale... Może pan postawić niektórych polityków, bo to jest też określone w ustawie przed Trybunałem Stanu. To jest to, co możemy zrobić. Czy Trybunał Stanu kogokolwiek skazał chyba raz w swoich historii? Być może trzeba by się zastanowić nad reformą e, tego, tej części, tego sektora wymiaru sprawiedliwości. Zresztą były już, było, wielokrotnie pojawiały się opinie, że Trybunał Stanu jest atraką, jest do niczego i że to powinno zostać przeniesione, ta, ta, ta gałąź bardzo specjalna sądownictwa powinna zostać przeniesiona na przykład do Sądu Najwyższego. Ale też proszę zobaczyć, jakim stanie jest Sąd Najwyższy. Więc no, w tej chwili tak, tak naprawdę chyba to jest problem, który należy odłożyć stąd, gdzieś na dalszą przyszłość. I do stąd, tak by. Dziękujemy. <grym> <grym> e, dobry wieczór. Panie Pośle, Pani Pani, pierwsze pytanie. Czy Konfederacja będzie się łączyć z innymi partiami? Czy wystąpi jako, jako jedna w wyborów? Następne pytanie. Jak wyglądają słupki poparcia w naszym regionie? Dziękuję. Dziękuję. Nie przewidujemy pójścia w żadną koalicję. Konfederacja wystawi listy we wszystkich okręgach. Wystawimy też kandydatów na senatorów to powiedz na pierwsze, a na drugie e, słupki poparcia dla nas w województwie podlaskim nie są zbyt często badane, dlatego że najczęściej jest to badane na poziomie ogólnokrajowym. Natomiast mamy tutaj 1-2% więcej niż średnia krajowa, więc patrzymy, pa, pa, patrząc na ostatnią średnią sondażową, powinniśmy mieć w województwie podlaskim około 8-9%. O tak to wygląda. Przeczy Zachęcam do tego, żeby nie sugerować się żadnym pojedynczym sondażem, bo one najczęściej są mocno odchylone w różne ten... To co warto obserwować, tylko to trzeba mieć, że tak powiem, cierpliwość i nerwy, to patrzeć na trendy sondażowe, które jakby idą przez, przez sondażownię. No, sondażownie, bo sondażownie robią różne czary, zależnie też kto zamawia ten sondaż. I oczywiście potem to wszystko musi muszą tak wyprowadzać, żeby do wyborów się mniej więcej zgadzało bliżej wyborów tego, co jest, ale po drodze mamy mnóstwo manipulacji, tak, zawyżania, zaniżania, więc, więc my na pewno jesteśmy zdeterminowani do tego, żeby na poziomie ogólnopolskim walczyć o dwucyfrowy wynik, tak? czyli 10%, kilkanaście 10%, procent, 10%, uważamy to za ten realistyczny. Zważywszy na to, że w województwie podlaskim mamy średnio 1-2% poparcia więcej niż w, w średniu w skali kraju, to oznacza, że, że moim zdaniem jest możliwe te 12-13% w spokojnym rodzicie co by nam, nam dawało na przykład dwa mandaty pozalskie. Czyli już pewien jakościowy skok w stosunku do tego, co było w 2019 i to są nasze cele, o co się będziemy bić, do tego będziemy dążyć. Jerko. Zupełnie często się o tym zapomina, że y, jedna rzecz to są słówki procentowe, a druga rzecz to jest system DONTA, według którego się potem dzieli te uzyskane głosy. I ten system potrafi płatać niezłe fidle. W zależności od tego na przykład, czy ktoś się nie znajdzie tuż pod progiem. Bo jeżeli się znajdzie tuż pod progiem, to nagle się okazuje, że ten, który relatywnie dostał najwięcej, największe procentowo, największą procentową liczbę głosów dostaje premię, niejako w zastępstwie za te miejsca, które miały przypaść tej partii, która się znalazła tuż pod progiem. No to jest właściwie przypadek z 2015 roku, kiedy rzutem na taśmę PiS zdobył samodzielną większość. Więc o tym też trzeba pamiętać, same procenty niestety nie decydują, ten system nie jest aż taki prosty. Dziękujemy. Jakby, jakby, krytycznego odniesienia się do aktualnie rządzących. To no, jest naturalne analizy, analiza krytyka, żeby, żeby przedstawić swoje propozycje. Więc ja bym chciał się dowiedzieć, żebyście panowie ewentualnie, do pana posła szczególnie, e, kil, kilka punktów o co walczymy. O co walczymy, czym się odróżnimy od, tym, od tych, którzy rządzą po drugiej stronie, Wiemy, że z tyłu e, czają się, można powiedzieć, partie, które nie mają programu. To jest dla mnie szokujące. I nie. na niej głosują, w Więc chciałbym się właśnie dowiedzieć, aby ja to, może i ludzie też będą tutaj, żebyście w tych kilku punktów. E, ja mogę ogóle tak jeszcze pozwolę sobie na taką refleksję. E, czasami oglądam coraz rzadziej telewizję i te dyskusje telewizyjne. Pojawia się tam ktoś, z partii, z waszej i odwołuję się, zajrzyjcie do naszego programu. Można wykorzystać te kilka minut, powiedzmy, dwa, trzy, cztery, te 5, kilka punktów, które by wyróżniali. Tego nie wykorzystują. Mówię troszkę tak z do swojego doświadczenia marketingowego, bo bardzo długo pracował w marketingu, więc oferta partii to jest też oferta. Program partii to jest oferta. Nie wiem dlaczego tego nie wykrytują politycy. I w tej chwili chciałbym jakby, poprosić, żebyś pan poseł ewentualnie coś takiego wykonał. Ale mam jeszcze inne pytanie już od razu. Zresztą pytań pytanie być dużo, ale nie chcę zajmować czasu. E -y po wyborach, które w będą od pewności niedługo i zakładając, że dostaniecie te 12%, wobec polski PiS dostanie ileś tam procent. E teraz jaką macie w swojej strategii przewidzianą zdolność. Chęć, może chęć koalicji z kim? Czy, czy tylko z pisem, czy, czy również z partiami, innymi partiami? Zacznę od końca. O koalicjach rozmawia się po wyborach, a nie przed wyborami. To jest jedna rzecz i my nie będziemy robić takich dywagacji, ani takich rozważań. My, Szanowni Państwo, idziemy po to, żeby właśnie, tu teraz przejdę do tego pierwszego pytania, żeby zrealizować konkretne założenia i punkty programowe. Na dziś, o ile się nie zawali coś na lewo, albo nie wiem, od nas, ile się, o ile się w PiSie coś nie zawali, albo w platformie nie zawali, będzie bardzo ciężko oczywiście, żeby uzyskać wynik taki, który dawał, nie wiem, 150-200 posłów, tak, dzisiaj bijemy się o to, żeby uzyskać tych 40, 50, 60, 70, bo tak wynik pomiędzy tam 8 a 12 procentami mniej więcej daje. O to się realnie bijemy i to uważamy za cel realny dzisiaj. tak? Co to daje? To daje nam przede wszystkim możliwość, żeby czy ze strony platformerskiej, czy ze strony pisowskiej blokować. Nie daje nam to jeszcze tak dużo inicjatywy, ale daje nam zwiększone możliwości blokowania różnych głupot, które idą szeroką falą, tak? I przechodząc do tej. Yy... Ktoś powie, że to mało. Ja powiem, że to tyle, ile jesteśmy w stanie bez ściemniania Państwu dzisiaj zagwarantować, czy obiecać przy ciężkiej pracy, przy Państwa wsparciu, że jesteśmy w stanie zdobyć. Tak? Będzie to ostatnia na pewno kampania wyborcza, w której występują wszystko sobie Tuski, Kaczyński, którzy podzielili emocje Polaków. Bo tak jak pan słusznie zauważył, jakby ludzie nie głosują, to nie jest postać, tylko specyfika, to jest też, też bez jakiegoś samobiczowania się, ludzie w 90 paru nie głosują na program. Ludzie głosują na emocje, które im się kojarzą z danym politykiem lepsze lub gorsze, po prostu tak czy, czy inaczej budzi pozytywne, budzi negatywne emocje, jakie skojarzenia. Byłbym przeszczęśliwy, gdyby ludzie czytali programy i się zastanawiali, o właśnie, bo oni tutaj są za takim, a nie innym podatkiem, albo tak, tak wygląda pomoc pomysł na edukację, czy, czy reformę ochrony zdrowia, czy coś takiego. To by było świetnie. No niestety tak w większości nie jest. Nie chcę też z tego robić mini minikonwencji konfederacji, bo jesteśmy na spotkaniu z panem redaktorem, więc, więc my prezentujemy inną filozofię myślenia o państwie. I pierwsza rzecz to jest podejście do państwa. Państwo ma być tyle, aż tyle i tylko tyle, ile jest niezbędne, potrzebne do funkcjonowania. To jest stara zdrowa zasada subsydiarności, zresztą chrześcijańska, katolicka, która mówi o tym, że państwo jest tam, gdzie jest niezbędnie konieczne, a nie, że wtrąca się w każdą jedyną dziedzinę życia. Dzisiaj to państwo zaczyna wchodzić ze swoimi regulacjami, tam, gdzie wcale nie jest konieczne i to państwo często przymuszane przez Unię Europejską za pomocą tych rozporządzeń i, i, i, i, i dyrektyw. Państwo w dużo mniejszym stopniu powinno zajmować się organizacją na przykład sieci szkolnictwa. Tak? Państwo ma stworzyć ramy egzaminacyjne, mamy w programie Bon mamy e, pomysł na to, jak dzisiaj nowoczesną edukację robić, w sposób bardziej zdecentralizowany, bo ten stary system po prostu nie działa. Yy, mamy, co robi minister Czarnek? Tak, minister Czarnek, który jednocześnie jest wielkim egzaminatorem i wielkim edukatorem. No jest kolejny minister, który obniża wymagania egzaminacyjne. Dlaczego? Bo on musi mieć zdawalność na określonym poziomie. On musi mieć słupki wysokie, zdawalność. No więc jakby. Świat się nie, nie upraszcza, a wymagania się upraszczają, tak? Dzisiaj ktoś kto zdaje maturę, no prawdopodobnie te 30-40 lat temu mógłby nie zdać podstawówki, tak? Nie, nie wyjść z podstawówki, no, taka, taka prawda proszę Państwa, no to, to idziemy w tym kierunku w niektórych, w niektórych dziedzinach. I teraz proszę Państwa druga rzecz. Ochrona zdrowia. Każdy kolejny rząd tylko bardziej centralizuje system. Zamiast prowadzić konkurencyjność, naprawdę ubezpieczyciele powinni, różni ubezpieczyciele poza tym powinni bić się o to, żeby nas ubezpieczać, a nie na odwrót. Tak? Żebyśmy to my, nasze składki, im odprowadzali. To jest ich interes. To jest ich interes. To oni mają być u nas petentami po nasze pieniądze, bo to przecież pieniędzy wszystkich Polaków Następuje leczenie, tak? A nie na odwrót. Kolejna sprawa, polityka zagraniczna. To naprawdę nie potrzeba cudów. Potrzeba minimum takiej zdrowej asertywności. Podejścia, chociażby do tego tematu ukraińskiego, o którym mówimy, tak? Do kwestii relacji międzynarodowych. Potrzeba podejścia takiego, które mówi interes narodowy przede wszystkim. Interes narodowy przede wszystkim. Brak dogmatyzmu w polityce gospodarczej też. Proszę Państwa. Może ktoś się śmiać, ale Afryka i Azja czekają na polską gospodarkę. Europocentryzm, który dominuje, jest, nie powiem, że trochę fałszywym. Oczywiście największą wymianę handlową mamy z Niemcami i to się nie zmieni szybko, tak? Potęga niemieckiej gospodarki, nasza struktura o tym decyduje. Ale to nie znaczy, że my nie mamy prowadzić aktywnej polityki handlowej, polityki gospodarczej. My jej nie prowadzimy. My jej nie prowadzimy przedsiębiorcy przeszkadzają i biznes przeszkadza rządzącym w stosunkach dyplomatycznych, a nie jest jakimś kołem zamachowym. Kolejna rzecz, no w tym podejściu do Państwa, że sześć zmian PGZ-u, Polskiej Grupy Zbrojeniowej Zarządu, przez ostatnie 7 czy 8 lat. Co rok nowy prezes, nowy ten. Jakby państwo polskie musi przejść radykalną reformę. I to reformę strukturalną. To, co, co widzę Jarosław Kaczyński, czyli szarpnięcie cuglami. musi zostać wreszcie zrobione. To nie zrobi się tego, traktując państwo, jak dojną krowę. W tym myśleniu, w tym, w tym podejściu. Eee, tak jak powiedziałem, w Polsce możemy zrobić ustawę o VAT też na 50 stron. I zrobimy ją, i przygotujemy ją. Nie na 350 stron, jak dzisiaj, tylko taką, jak Stanach. To jest możliwe do zrobienia. Nie trzeba robić takiego nowego ładu, jak zrobił to Morawiecki ze spółką, że przez kilka miesięcy przedsiębiorcy nie wiedzieli nawet, jakie składki, jakie, jakie podatki trzeba płacić, księgowe się łapały za głowy, w, w, w, włosy zrwały, tak? To można zrobić naprawdę prościej. E, I nie będziemy rozdawać laptopów. Nie będziemy rozdawać laptopów. To możecie Państwo mieć zagwarantowane, że nie będziemy rozdawać laptopów i nie będziemy robić do telewizora. Dlaczego? Bo to jest pusty pieniądz, wpakowany w gospodarkę, który powoduje inflację. Ale trzeba zadbać, żeby w szkołach był papier toaletowy. Bo dzisiaj, roz, bo dzisiaj rozdawane są laptopy, a w niektórych szkołach brakuje papieru toaletowego. Dlatego, że to jest prezent wyborczy. Zmiana myślenia, proszę Państwa. Ktoś powie, no dobrze, ale rząd PiSu daje 13, 14, 15 emerytura. Czy Wy też obiecacie 15, 16, 17? Proszę Państwa, nie. Tylko pamiętajcie, że w tym momencie, jak policzycie sobie wzrost cen za ostatnie 2-3 lata, to ta 14 emerytura tego nie pokryje. Państwo oddajecie ją dwa razy w podatkach na podstawowe produkty spożywcze, które na, na chleb. A to jest efekt tej polityki gospodarczej. To jest, wy, to, to jest wyjmowanie złotówki po to, żeby zwrócić Państwu 50 groszy. To jest wyjmowanie złotówki w podatkach, w produktach, żeby Państwu zwrócić 50 groszy i, i jeszcze powiedzieć o to dał. to pójdę i zagłosuję w wyborach. To jest tego typu polityka gospodarcza. Jak byście Wy postąpili w tym momencie? Z inflacją? Z inflacją jak byśmy postąpili? Proszę Pana. Inflacja po pierwsze, nie mielibyśmy, że ona spadnie zaraz, inflacja tak rozkręcona jak teraz jest ten, ona będzie spadać przez około 2 lata. Natomiast pierwsza rzecz, którą należy zrobić, to jest nie dodrukowywać pieniędzy. Co to znaczy nie dodrukować? Właśnie nie pchać takich programów jak laptop plus miliard złotych. Dopada do telewizora w zeszłym roku pół miliarda złotych. I tak z każdą jedną pierdołą rząd to na to potrzebuje pieniędzy. Skąd są te pieniądze kreowane? Z Narodowego Banku Polskiego. Czyli jeszcze bardziej dożyzna jest napędzana. Druga rzecz. Jak obniżać koszty życia? Przez to, że dopłacimy 16 emeryturę? No nie. Przez to, że utrzymamy niskie stawki VAT-u. Nic... Przepraszam bardzo. Tani prąd, tani... Konkretne projekty ustaw. Politologii, ale o Panu tłumaczę. Co i jak? Tani węgiel, tani prąd, tanie paliwo. Nasze projekty ustaw, które leżą w Sejmie. One obniżają radykalnie opodatkowanie. I korzyść się z podwójna. Spadają koszty, spadają ceny, a za prąd, za węgiel, za energię elektryczną pan płaci w każdym produkcie. Pan płaci w każdym produkcie. A z drugiej strony ilość pieniądza w gospodarce się zmniejsza, czyli walczy dysklacją. Ja coś to naprawić może. Jak w tym momencie, w trudnym momencie bardzo. To ja panu mówię, że tak się naprawia gospodarkę. Ta, do tak się właśnie naprawia gospodarkę. Proszę pana, no, jest... Robota, jest... No, Słucham? Revolta jakby był tańszy wrog, prąd, tańszy węgiel, tańsze paliwo byłaby? Nie, nie. Byłaby? No to o czym pan mówi? Należy no, żeby ja było tańsze, tak, to trzeba wyjść z tego kołkotu. bardzo proszę. Znaczy, ja mógłbym mówić edukacja, wolna zdrowia, polityka zdrowie, jakby... Co zrobić? Jak drugi naprawić to Środkami ustawowymi. No tak jak trzeba robi. proszę państwa. No proszę pana, rząd z 1 stycznia podniósł VAT do 23%. Nie musiał tego robić. W Unii Europejskiej wystarczy 5% minimalnie. To 18% podniósł z własnej inicjatywy. Podniósł. To jest bardzo konkretny koszt. Pan Owajtek z Orlenem zafundowali nam co najmniej 2% inflacji w zeszłym roku więcej przez ceny paliwa. Przez ceny? Nie z pozycji kredytującego, z pozycji człowieka, który zna gospodarkę. Wie jak to się robi, proszę pana. Kto ma więcej pieniędzy? Mają więcej pieniędzy państwo, koncerny? Ma więcej pieniędzy państwo? Bo jak jest wyższa cena, to jest wyższy podatek. I mają, na, I mają na prezenty wyborcze. Tak to działa, proszę pana. No tak to niestety działa. Dziękujemy. Dziękujemy. To będzie ostatnie pytanie. Dzień dobry. Mimo, tutaj będę chciał, jedną kwestię padła o konstytucji. Pan się poprzednik powoływał. Konstytucja zabrania odbierania obywatelstwa i można obywatelstwo się zrzec. Pytanie do pana Makasza Ważaka. Czy przy, przy zwiedzaniu Pałacu Branickich zamierza pan też obejrzeć na najnowszą białostocką słynną inwestycję za, za bodajże pół miliona czy czterysta tysięcy złotych? <laughs> Nie wiem czy pan kojarzy, no, z, e, przy Pałacu Branickich pojawił się niedziała, niedziałająca e, toaleta publiczna. E, tutaj jeszcze kwestia jest e, tych saperów, których wysłaliśmy Pani Czy Dziękuję bardzo, przepraszam za informację, bo ja lubię takie historie. E, czy tych e, saperów e, to przypadkiem nie powinno być w Komendzie, policji, w komendzie Głównej Policji i sprawdzać e, prezentów niespodzianek, e, bo widocznie mamy tyle saperów, że My nie potrzebujemy ich w kraju, a jeżeli mamy sytuację, gdzie jest możliwość jakiejś destabilizacji, a, da, a da jakichś różnych dziwnych pakunków w różnych ważnych miejscach, to wysyłanie 50 saperów policyjnych, jest dla mnie kuriozum, ale a, w, chciałbym zadać pytanie do Pana posła i do Pana redaktora. Ileś lat temu czytałem o tym, że Polska władowała duże pieniądze, bodajże z NCBiR-u, program gazyfikacji, badanie możliwości gazyfikacji węgla na złożach. Czyli nie wydobywamy węgla, nie spalamy go w kominach, tylko zamieniamy węgiel na złożu w gaz, który potem spalamy. Podobna sytuacja jest parę ileś lat temu, była informacja polska e, mekką łupkową, to nie wypaliło, ale inna sytuacja polskie źródła e, geotermalne. Czy mamy jakąś kontwę na geotermię, bo dopłaty do geotermii no, dostał ojciec Tadeusz Redzyk, więc tutaj po prostu geotermia została wyklęta jako potencjalny źródło energii W tej pierwszej sprawie, o której mówiłem na początku, czyli kwestia ja tego kontyngentu policyjnego, no ja tu nie chcę chodzić w jakichś spekulacjach, mogę tylko powiedzieć, że po pierwsze Dziwne jest dla mnie, że nagle w Polskiej Policji było kilkudziesięciu saperów, bo jednak ładunkami wybuchowymi, no owszem, Policja też się zajmuje w razie czego, ale jeżeli, ymm, rozumiem, że to są no, pojedynczy funkcjonariusze w każdej komendzie głównej najprawdopodobniej, ale nagle, jeżeli kilkadziesiąt osób o takiej specjalności wyjeżdża na Ukrainę, a Policja dalej może funkcjonować, to można zacząć sobie zadawać pytanie, czy to na pewno byli Policjanci. Albo czy, czy, czy oni, kiedy oni zostali tymi policjantami, czy aby nie przed samym wyjazdem na Ukrainę. Yy, no bo rzeczywiście wygląda, to przyznaję panu rację, trochę dziwnie. No nagle kilkudziesięciu funkcjonariuszy z całego kraju o takiej bardzo wąskiej i rzadkiej specjalizacji policji policji wyjeżdżać, nie ma ich przez pięć miesięcy. No to kto się zajmuje takimi sytuacjami w Polsce. Dziwne. Tak? Ale myślę, że myślę, że właśnie już żarty na bok, natomiast rzeczywiście wiemy prawdopodobnie po co pan inspektor generalny Szymczyk pojechał na Ukrainę, skąd przywiózł sobie tę rurę. Co to myślał, że to nie wiem, co jest buzą, czy coś. Czy natomiast jeżeli chodzi o, o, o drugie pytanie. To ja próbowałem kiedyś, prawdę mówiąc, odszukać, czy, czy sprawdzić losy tego, co się stało z tą koncepcją gazyfikacji węgla, bo rzeczywiście mnie to interesowało, nie udało mi się tego znaleźć. Się zniechęciłem się i przestałem tego szukać. Faktem jest, że w ogóle ECBM jest dziwną instytucją. Nie wiem, czy pan wie, że tam się ostatnio zmienił prezes i zmienił się przez pod wpływem skandalu tego z, dotac z dotacjami dla tych dziwnych firm. Nie jest to pierwsza taka sytuacja w ogóle w u więc na ile w ogóle ta koncepcja klasyfikacji była na serio, a na ile to znowu było coś dziwnego w ramach tego centrum, tego to ja nie wiem. Ale ja bym się sam chętnie dowiedział, co się z tym wszystkim stało. Jak mówię, mnie się nie udało takich informacji znaleźć. Proszę Państwa, to ja może, bo jest dużo zgłoszeń, dwa słowa odnośnie geotermii i gazyfikacji. Gazyfikacja jest tematem niedokończonym i To znaczy jest tematem, który został przerwany i co do których jednoznacznych konkluzji nie mamy. I ciężko je mieć, ponieważ, ponieważ te badania nie jakby próby z tym związane nie zostały nie zostały w moim przekonaniu ukończone, tak jak one powinny być przeprowadzone i dlatego stąd te znaki zapytania. Co do geotermii? Jest to potencjalny dodatek do naszego miksu energetycznego, nie mam do tego wątpliwości. Natomiast jak pokazał przykład geotermii toruńskiej, te źródła są w różny sposób do eksploatacji, tak? To znaczy one mają różną temperaturę. To nie jest tak, że można w każdym miejscu Polski się wiercić i tam będzie doskonałe warunki geotermalne, więc to trzeba mieć świadomości, to jest raz, a dwa, trzeba mieć świadomości, że również energia z źródeł geotermalnych nie jest w stanie nam zastąpić na tę chwilę dwóch podstawowych źródeł, które w świecie funkcjonują energii elektrycznej, to znaczy albo są to paliwa kopalne, węgiel, gaz, ropa i spalanie tych, tych um, paliw kopalnych albo energia jądrowa. W tej chwili świat przy całej jakby rozwiniętej technologii źródeł odnawialnych i tak dalej, wiatraków, niewiatraków, wszystkiego nie wynalazł do tej pory innego stabilnego źródła o wysokich mocach. To, to było przy okazji tej dyskusji o wiatrakach ostatnio wstępnie, Szanowni Państwo, gdzie powołano się na przykład Niemiec na przykład Niemiec nie jest szczęśliwym przykładem, bo oni mają duże problemy pod, po ideologicznym odejściu od atomu. Mają tam w wiatrakach zainstalowane 10 razy więcej mocy niż my w Polsce teraz, 10 razy więcej. A to i tak nie daje im e, zbilansowanego, stabilnego systemu i musieli na gwałt wracać do węgla, czy zwiększać spalanie gazu. W swoich elektrowniach. Nie potrafili, nie potrafili nawet dziesięciokrotnie większą zainstalowaną mocą tego systemu zbilansować. Więc proszę Państwa, na dzień dzisiejszy to są i pozostaną spalanie kopali i elektrownia jądrowa w najbliższej dekadzie, dwóch to są główne źródła energii na całym świecie i nic nie wskazuje na to, żeby się to szybko zmieniło. Szanowni Państwo, to już była ostatnia odpowiedź na pytanie, bo. Czasu już dla nas brakuje, a jeszcze musimy mieć chwilę na zdjęcia i reporterów. Także, ewentualnie przy zdjęciach jeszcze w kulisach, myślę, pan redaktor dokładnie. nie tak. będzie się, no, uch się uchylał. Dziękujemy bardzo serdecznie.